w tym wideo omówię Ci problem niepotrzebnego odwyku alkoholowego jak jesteś kierowcą złapanym za jazdy po alkoholu i czasami się zdarza, że pomimo, że nie jesteś osobą uzależnioną, to na ten odwyk jesteś jakoś kierowany, czy sam idziesz i temat wydaje mi się, że bardzo ważny nasunął mi się po rozmowie z panem Rafałem Korpysiem, specjalistą terapii uzależnień z Częstochowy zajmujący się psychoterapią, jest on właścicielem strony praktykapsychologiczna.net i serdecznie polecam Ci z nim kontakt, jak potrzebujesz opinii eksperta, specjalisty i jak masz wątpliwości, czy powinieneś skorzystać z terapii, czy nie, jak Cię złapano za jazdę po alkoholu i co w ogóle w takiej sytuacji powinieneś robić. I zaraz po rozmowie z nim dostałem maila od mojego widza Witam, rok temu w październiku straciłam prawo jazdy ze względu na negatywny wynik przy kontroli alkoholowej miałam wtedy 0,43 promila i z głupoty wcześniej wsiadłam do samochodu No, w tej pechowej sytuacji było to na drugi dzień po spożyciu alkoholu, odebrano mi prawo jazdy na rok, skierowano do WOMP Sosnowcu na badania wątrobowe. Nie jestem osobą uzależnioną. Wiem, jak to wygląda, ponieważ miałem kogoś uzależnionego w rodzinie, ale to właśnie za namową tej rodziny, aby na 100% udowodnić Wąpie, że w ogóle nie pije, postanowiłam sobie wszyć yy, disulfiram. Od roku nie piłam alkoholu i niestety psychiatra po badaniach wątrobowych, wystawił mi opinię negatywną właśnie ze względu na tą wszywkę, którą posiadam i nie mogłam odzyskać prawa jazdy. I po raz kolejny muszę czekać rok na badania i przedstawić u nich opinię z poradni terapii uzależnień. Moje pytanie jest następujące Czy po tym roku nadal będę mogła uzyskać moje stracone prawko? W tym przypadku już po dwóch latach czy będę musiała ponownie zdawać egzamin państwowy, czy można się od tej decyzji psychiatry odwołać, Ja przypuszczam, że to nie była decyzja psychiatry, tylko albo psychologa albo lekarza uprawnionego do badań kierowców. Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam. I zacznijmy od faktu, który mi uświadomił Pan Rafał, że zaledwie jedna trzecia kierowców złapanych za jazdę po alkoholu jest uzależnionych, uzależnionych w sensie zgodnym z wiedzą, z obecną wiedzą medyczną, prawda, czyli ma jakiś tam ciąg do picia i tak dalej, i tak dalej I z tych pozostałych 70% pijących okazjonalnie, tak jak na przykład ja, część z nich sama pójdzie na jakąś terapię, bo po prostu myśli, że ta terapia, zaświadczenie o tej terapii pomoże przejść badania, będąc dowodem takim pozytywnym, że coś w tym kierunku robią, że dbają o siebie, zmienili tryb życia i coś w tym kierunku robią. Część z nich, jak mój widz, idzie po negatywnym wyniku w WOMPie, no bo jakoś musi udowodnić po tym roku, po kolejnym roku swoją abstynencję i sytuacja jest taka troszeczkę chora i robi się analogiczna jak po działaniach windykacji oraz tzw. e-sądów za twoje rzekome długi Czyli windykacja kupuje jakiś tam fikcyjny dług sprzed 30 lat, i jak zaakceptujesz, czy idziesz na jakąkolwiek ugodę z tą windykacją, to oznacza, że akceptujesz ten dług i masz go płacić. A potem i sąd ci tam wali jakiś, jakiś tam wyrok, taki nie powiem, że zdewzięty, prawda? No i płacisz jak za zboże. I tutaj jest dokładnie identycznie. Jeżeli podejmiesz jakieś niepotrzebne działania, czyli w tym przypadku była to wszywka, mogła to być terapia, to jesteś od razu alkoholikiem, prawda? No, dlaczego jesteś? No bo w końcu, jakbyś nie był uzależniony, to po co Ci ta terapia, prawda? Ale jak już się tej terapii podejmiesz, to tą stygmę alkoholika już masz, ten stygmat masz, i kwadratura koła, prawda? Dlaczegoś biedny, boś głupi, dlaczegoś głupi, boś itd. i tak dalej. I czy jest na to jakaś rada, yy, w mojej opinii, niezwykle ważna jest Twoja kwalifikacja wstępna, i że celna ocena przez profesjonalistę twojego problemu. Oczywiście, mówię o problemie alkoholowym, który istnieje, lub nie. Jeżeli ktoś to zrobi źle, lub ty nie zrobisz nic, no to będzie się to po prostu ciągnęło za Tobą jak smród po gaciach. No, nie jestem terapeutą uzależnień. Wprawdzie wiem, co trzeba napisać, ale nawet jak wystawię coś poprawnego pod względem prawnym to i tak nie będzie to uznane przez wąb, bo w końcu ani psychiatrą, ani terapeutą nie jestem. Natomiast y, Rafał ze strony praktyka psychologiczna.net naprawdę ma dużą wiedzę na ten temat y, Myślę, że jak się z nim skontaktujesz, to nie odmówi Ci pomocy Także musiałbyś wejść na jego stronę y, znajdziesz tam dane kontaktowe No i myślę, że warto poprosić o poradę nawet poradę osobistą nie bez znaczenia tutaj uważam, jest bliskość jego poradni od Wąb Sosnowcu, a wierz mi, że żadna odległość nie jest zbyt daleka, abyś odzyskał prawo jazdy. No, chyba, że Ci nie jest potrzebne, to iść na tata wariata i rób jak uważasz. Na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. O ile tak sięgam pamięcią kilkadziesiąt lat wcześniej, początek lat dziewięćdziesiątych, zdarzało mi się wsiąść tam kilka razy na podwójnym gazie do samochodu no ruch był wprawdzie mniejszy, szczęśliwie nikomu się nic nie stało, no ale za alkoholika się nie uważam, też miałem osobę uzależnioną w rodzinie, wiem jak to wygląda, prawda, przymus picia tej wódki, praktycznie codzienny przymus y, picia tej wódki i degradacja jaka potem y, następowała, no ale mówię y, na pewno żadnej terapii y, uzależnień y, nie potrzebuję. Rodzi się tutaj logiczne pytanie, czy takie zaświadczenie od, od Rafała, zaświadczenie od innego terapeuty będzie przydatne przy jakichś sprawach odwoławczych, czyli na przykład jak tutaj. Powiem szczerze, że, że nie wiem. Z odwołaniem to jest tak, że oprócz spraw związanych z alkoholem, no tutaj widz mówi o jakichś sprawach wątrobowych, lekarz zawsze to może uzasadnić jeszcze jakimś innym stanem zdrowia, prawda, jak, jakimiś innymi chorobami, o których być może Cię dokładnie nie poinformował lub na które Ty nie zwróciłeś szczególnej uwagi, prawda, także no jak chce się tego psa uderzyć, jak to mówią, kij się zawsze znajdzie, także Jeszcze raz na tym kończę, nie uważam, że jazda pod wpływem alkoholu jest równoznaczna z jazdą alkoholika pod wpływem alkoholu, aczkolwiek mówię jest to czyn wybitnie naganny i tutaj nie znajduje żadnego uzasadnienia yy, dla, twojego, dla Twojej jazdy po alkoholu, no ale jeżeli chcesz się skontaktować ze specjalistą, to link jest w opisie do tego wideo. Jeżeli Ty miałeś jakiś podobny problem, nie jesteś uzależniona od alkoholu, chociaż paradoksalnie złapano cię jadącego pod wpływem alkoholu lub w stanie nieczeźwości Napisz jak ta historia się skończyła Jak sobie tam poradziłeś z wymogiem abstynencji alkoholowej i zrób to w komentarzach do tego wideo.